Jak przyspieszyć, wyszukiwanie? Jak przyspieszyć wyszukiwanie, aby nie zajęło nam sporo czasu? Kiedy już wyszukamy w, w miejscowości, do której się wybieramy, mamy opcję wyszukiwarki zaawansowanej. Po kliknięciu rozwijamy wyszukiwarkę zaawansowaną, która zawiera udogodnienia znajdujące się w obiektach lub w pokojach. Jeśli na przykład szukamy obiektu, który koniecznie musi mieć internet, parking. Jeśli ma mieć na przykład plac zabaw. Jeśli po, w telewizja musi być w pokojach, jeśli pokoje mają być z łazienkami i oczekujemy jeszcze konieczności, żeby pokój był z balkonem. Wystarczy zaznaczyć kony tak jak to zrobiliśmy w tym momencie. Ponownie wyszukać i wyniki, które otrzymamy obiektów pokazanych tutaj. Są to wyniki tylko tych obiektów, które spełniają nasze kryteria. Jak widzimy tutaj każdy obiekt za pomocą ikon ma pokazane, że posiada te udogodnienia, które nas interesowały.